Witam w kolejnej odsłonie cyklu Nowości w Bibliotece. Dzisiaj kilka słów o nowościach filmowych, które czekają na Was w Mediatece. Zacznę od tego, że filmy są dostępne na DVD lub w formacie Blu-ray. No i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ gatunków jest naprawdę sporo, a ja wybrałam dzisiaj kilka kategorii, mianowicie coś dla najmłodszych widzów, kilka polskich produkcji oraz nowości zagraniczne. Zacznijmy od czegoś, co na pewno spodoba się najmłodszym widzom, czyli film Mała Wielka Stopa 2 w Rodzinie Siła. Jest to film animowany o legendarnym Yeti. Przyjemna fabuła, zabawne dialogi, myślę, że dzieciom na pewno przypadnie do gustu. Warto wspomnieć, że pierwsza część tego filmu jest również dostępna w Mediatece. Kolejna propozycja dla młodszych widzów to film Kosmiczny Mecz Nowa Era. Jest to kontynuacja hitu z lat 90. z Michaelem Jordanem w roli głównej. Tym razem inny światowej sławy koszykarz, czyli LeBron James, jest tutaj głównym bohaterem. Jest to kino familijne i świetna rozrywka dla całej rodziny. Teraz przejdźmy do polskich nowości. Na początek najnowszy film Wojciecha Smarzowskiego pod tytułem Wesele. Podejrzewam, że większość kinomanów zna wesele z 2004 roku, również tego samego reżysera. Jeżeli nie, to poprzednia wersja, jak i ta najnowsza, są dostępne w Mediatece. To najnowsze wesele jest filmem na pewno mocniejszym, bardziej wstrząsającym, ale nie będę zdradzać więcej szczegółów, to trzeba zobaczyć. Kolejny film to polsko-francusko-czeska, produkcja pod tytułem Żeby nie było śladów, która powstała w oparciu o wątki zawarte w nagrodzonym literacką nagrodą NIKE reportażu Cezarego Łazarewicza pod tytułem Żeby nie było śladów, sprawa Grzegorza Przemyka. Książka jest również dostępna w naszej bibliotece. W ramach ciekawostki dodam, że spotkanie z autorem miało miejsce w naszej bibliotece 5 kwietnia 2018 roku. I ten fakt został udokumentowany dedykacją w egzemplarzu znajdującym się w naszych zbiorach. I ostatnia polska nowość to Śniegu już nigdy nie będzie w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, a w obsadzie takie gwiazdy jak Agata Kulesza, Maja Ostaszewska czy Katarzyna Figura. I jest to film o młodym mężczyźnie z Ukrainy, który pracuje w Polsce jako masażysta na jednym z bogatych osiedli. A na koniec kilka zagranicznych nowości. Coś dla fanów science fiction i sagi Franka Herberta, czyli Duna. Film nominowany do tegorocznych Oscarów zdobywca Złotego Globu. Jeżeli należycie do osób, które najpierw wolą przeczytać książkę, a potem obejrzeć film, zapraszamy do naszej biblioteki, ponieważ znajdziecie tam książki z tej serii. Oprócz tego w mediatece znajdziecie też świetną grę planszową o tym samym tytule. Kolejny film to Świnia z Nicolasem Cage'em w roli głównej. Jest to opowieść o niezwykłej przyjaźni między człowiekiem a zwierzęciem, tytułową świnką, tropicielką trufli. Jest to na pewno ciekawy dramat, warte obejrzenia. I na koniec mój faworyt, czyli na rauszu z genialnym Madsem Mikkelsenem. Film zdobył Oscara w kategorii Najlepszy film międzynarodowy i opowiada o nietypowym eksperymencie czwórki nauczycieli, którzy testują pewną metodę w celu poprawienia jakości życia. Warto obejrzeć ku przestrodze. Wszystkie filmy są dostępne w Mediatece. Wystarczy mieć założoną kartę i trochę wolnego czasu, żeby to wszystko przejrzeć, ponieważ oprócz omówionych przeze mnie filmów, nowości filmowych jest znacznie więcej. Pamiętajcie, że filmy można także rezerwować z odbiorem w książkomacie, który znajduje się przed wejściem do biblioteki, wystarczy wejść do naszego katalogu i podczas zamówienia jako miejsce odbioru wybrać książkomat. Ale to nie wszystko. Filmy, które aktualnie są wypożyczone, również podlegają rezerwacji, czyli mówiąc krótko, możecie wirtualnie ustawić się w kolejce po konkretny film. Jeżeli ktoś go zwróci, zostaniecie o tym poinformowani. To już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i zapraszam do biblioteki.